Milecka, doktor historii, eseistka, poetka, bajkopisarka, autorka słuchowisk radiowych i sztuk teatralnych. Pracuje w Instytucie Antropologii Uniwersytetu Gdańskiego. Zadebiutowała w wieku 13 lat, a jej pierwszy wiersz ukazał się drukiem we Francji w piśmie Euro Poesie w 1992 roku laureatka licznych nagród, m.in. Grand Prix Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie za tekst słuchowiska Podróż na Księżyc. Wydała cztery tomiki poetyckie. Eseistyczna książka z 2002 roku Ocet i łzy, terror wielkiej rewolucji francuskiej jako doświadczenie traumatyczne, przyniosła jej stypendium polityki dla najlepszych młodych naukowców oraz nominację do nagrody NiKE. W 2018 roku ukazała się debiutancka powieść Latawiec z beton, która została laureatką Pomorskiej Nagrody Literackiej w kategorii Literacka Książka Roku i doczekała się adaptacji teatralnej, telewizyjnej oraz radiowej. Ślepa kuchnia, jedzenie i ideologia w PRL. To nie tylko znakomita monografia historyczna, ale też wciągające esej, który przenosi czytelnika do świata dwudziestowiecznych smaków. Próba odpowiedzi na pytanie, jak jadano w prl staje się zmysłową i erudycyjną wyprawą, w czasie której poznajemy nie tylko wiele historycznych faktów, przybliżających rzeczywistość drugiej połowy XX wieku, ale i dziesiątki smakowitych anegy. Od państwowych dożynek do pierwszomajowej kiełbasy. Od sklepów za żółtymi kierankami, po zasady rządzące słynnymi kolejkami. Bitwa o handel, stołówki zakładowe, tytułowe ślepe kuchnie, a z czasem salcesą i kaszanka. I puste półki, zamiast obiecywanego dobrobytu. Ideologia coraz wyraźniej rozwijała się z rzeczywistością, aż końcu przegrała z prezesji. Odtąd kuchnia mogła stać się dla Polaków prawdziwym oknem na świat. Konstatuję Moniką Wieską.